O nie. O nie. Patryk miał strzał metowy, nie? No, no, nie? O nie. No, nie. No, nie. No, nie. No, na 3, 30 dzięki, dzięki Loczek będziesz pokazany jako resub Spoko Ja wodę kupiłem wodę To jest MPO, nie ma MPO, MPO się na zobrazić <grym> A co tam koleś w ogóle gra? Let's go. Uch, wspaniale. Nie w nie gole bym tysiąc Nie, ja, to wzięli. <gryt> to Znaczynie jakieś latają. Patryk nie umył. Moja ja podaje. <gryt> Ciało! Będę nadzieję, że nie słyszała. Ciało, ciało. Słyszała. Kurwa. Ej. Dobra, bo... No macie złeś No, tak, To, nie ja słyszałem go niestety. No ale, OK. się tak ustawiłeś po takim porozmieniem. No, no ale nie wiem, że... czy mnie obiegał, czy nie, no. Na ale... Nawet coś słyszałem. Tak, be. Nie, podrywaj. Za to... po Smokiem dwóch. A, to... ale, poczekajcie, nie weź, bo życie. Smoka ale będzie prawda. Nie wywal się tam, jak będziesz skrasał. No, kurwa. No boże, weź im. Dwóch, jeszcze jeden. Biegnij ty co! Gdzie są? Gdzie są? Szybko. Na ja weź się po prostu. Kurwa! Ta masz! Łep! Ty kurwa no i ty No i Patryk! <laughs> <laughs> <laughs> to jest radość. No, nie ma zero, dostał. Zero, atak. ma nie kłam. <głos> <głos> ja ty. A później no jest zdjęcie od toksytu. To f... No, bez siebie jest. No, bez siebie, bez siebie jest. Dostał dużo. Masz go, dostał bardzo dostał dużo. To ta, jest na sesztę. mówię ci. Masz go na zeusie, myślę. Masz do Najlepszy jest ten dźwięk, jak ten Załysnę Musisz ten. Musisz podziękować za ility, prawda? No. To było przepiękne. Dobre, dobre. Myślę, że. Ah. To, to, to, że kurde, tam nie obił, nawet gościa. Mam. Marzal... jak jakiś Ale popełniłem błąd taktyczny. Ale coś się Poi. zjebało, Sajo, Bo jesteś. O, dobra, już się ruszy. Ej, tak, dobra, dzień zrobiłem błąd taktyczny. Jaki? No bo teraz ty będziesz grał jako pavel Pawelczak i ja wygrałem jako Paweł <uszybujesz> <słyszybujesz> <ślepujesz> O kurwa, ale zjebałem. Dobra, ok. i co mam zrobić teraz? Ale było gorąca na no, przykład zacząłem mierzyć do tej jednej dziewczyny, bo nie byłem pewien, cholera, czy trafię, czy nie trafię. Z tego dnia Nie byłeś pewien, czy to dziewczyna. Aha. <laughs> nie no, byłem nie pewien. Byłem trafię. Czy trafię. Nie byłem pewien, czy trafię. Byłem pewien, czy trafię. Czasami trzeba. Po paluszku. Po paluszku. Zawsze zajęte. Po paluszku. Nie, po paluszku. błagam. Była HW-pa. Pozdrawiam. Oj, da mi coś, słaby. Bo kurwa, oni są szoku, że ktoś to kupuje. Kurwa ty! O Kurwa ty! O kurwa. O kurwa. On tam ty. On mówi kurwa Zanek. Drugi drugi Drugi kurwa. Drugi. Kurwa! dwie gry kur kurwa dwie może się pomylił kur Szybko Zanim się nie wycofa. Nie widziałem, ty. No to, to co teraz skakałaś w jest ciulowa. Ta? Czy to... No, no zobacz, poszedłeś, ty. <śleszy> <śleszy> Dziesięcie jak się rozjedą Ale się tak rozpiedalam cały czas, ty. Co ty mówisz? No. Ue kurwa, co za kamerę sobie wybrałem? Pawelczak, jaj! O kurwa ty! I chuj wylądował. Siemanko, siemanko. Cześć, cześć. cycu jakiś tylko wszedł, ale to nie wiem. Czy Cycu chce zagrać z nami? Halo, Cycu? Co? Chcesz wjechać z nami w Olimpiadę? Nie. Dobra. To jednak nie. No tak. <głos> Czy ty rozumiesz, że tu mam wszystko Patrz, kiedy słyszy to echo? Nie słyszę. A to jest... Ha, <gülüyor> Co ty zrobiłeś ty? Co? To jest ta trasa w tym położonek. Dobra, sprzegaj. Co ty robisz? Nie no, Marci nie chcę. Co ty no żebyśmy, no, no, żebyśmy nie chce! nie <głos> To nie była matuszewska. To nie była matusz... Matrys... No, Marcin chodź w Widziałem. Ale co ja chłopowo zrobiłem? Chodź Dave, ono jebnięty jesteś, no ja na kół hamujesz przede mną. Nie, ja. kony, na konę, na konę baterią, za to kierownik, kurwa. Nie ma! Na kurwiaj go, na kurwiaj go, jest jedna bateria z pizdu. Następny. Dzięki, kurwa. Dzięki, kurwa. Ale się rozumiem. Nie pamiętam o nim, nie? Oooooo! No, dobrze. no do, dobra dzięciu, ale teraz to przesadzimy. Ale z Ja wiem, że chciałeś mnie rozpierdolić, ale ja to ja jest No ja pierdolę nie... To nie to, jest... to... to... jest... O nie... O nie... Posz, się. Tak... Na, kam na kamerze jesteś. Gdzie kamerka? Tu. <tłuk> Ojka, nic. Gdzie Patryczek? Poczekaj na Patryczka, ja pa... na Patryczka, zaraz przyjdzie. Dobrze. Tu masz mikrofon, to mówisz, tu masz mikrofon. Uy. No, ale nie, nie krzyż, tam ludzie są. <głos》>? jest. Patryczku, nie wyzywaj mojego wnusia od batonów. Ostatni raz, żeby to było. Dobrze. To ja się zbieram i udanego streama. Do zobaczenia.